guten morgen ale chyba bardziej pasuje dzisiaj guten abend co dzisiaj zobaczycie chcę wam dzisiaj pokazać test lampeczki Bontragera 1300 lumenów jak ona sprawuje się w nocy i czy tak jak sprzedawca mi mówił zrobi pan w nocy 12 w dzień no to zaraz się sami przekonacie. Zapraszam i nie zapomnijcie o subskrybowaniu kanału. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że lampeczka ma 5 trybów. Zacznijmy od tego, który powinno używać się w dzień, to jest właśnie ten tryb. Jeden z pięciu. Teraz mamy... W tej chwili jest ustawiony tryb drugi. Czyli jakieś tam oświetlenie drogi plus małe miganie. Tego trybu na przykład używam jak już się robi taki mały zmrok. Aby troszkę mi pomagało oświetlić i zarazem pomogło kierowcom z przodu mnie zauważyć. No w pełnej ciemności, no raczej troszkę uciążliwe dla oka, skupianie się, czy nie jedziemy po dziurach. Ale w dzień jak najbardziej. Fajny tryb. Przechodzimy teraz na trzeci tryb Środkowy Który nam nie miga Szczerze powiedziawszy Ten środkowy, czyli pierwszy tryb Bez migania Dla mnie ten pierwszy tryb bez e, mrugania jest już naprawdę spoko widać e, na boki nie wiem czy kamera to chwyta ale widać e, klamko manetki jak się odbijają po bokach widzimy całą drogę w tym przypadku rowerową nie musimy gdzieś tam wodzić całą, e, całym strumieniem światła żeby wiedzieć gdzie jesteśmy tylko już naprawdę widać bardzo fajnie dobra to przełączamy się na czwarty tryb drugi bez migania chyba nie trzeba dużo mówić Zobaczcie czy kamera to widzi dopiero przy montażu. Ale zobaczcie jak daleko oświetla mi znaki. Widać jeszcze lepiej, jeszcze dalej. Co robi już naprawdę ogromne wrażenie. Za tą cenę ten tryb już jest naprawdę na wysokim poziomie. Jesteście gotowi zobaczyć ten Najsilniejszy tryb, najfajniejszy. Zaraz zobaczymy. No to lecimy. Ten jest czwarty, trzeci. Drugi z nutką migania. Pierwszy migający. I uwaga, robimy 12 w dzień. że jak ja pierwszy raz wyprowadziłem na dwór w nocy i włączyłem ten tryb to zatkało mnie bo, bo samochody starszej generacji naprawdę nie mają takich świateł dobrych jak ta lampeczka ja jestem mega zadowolony bo mogę wreszcie na spokojnie kręcić kilometry nocą może nie jakaś jazda w jakieś długie trasy ale chociaż jakieś pętelki koło domu. a to jak teraz na przykład wjeżdżam sobie w jakiś teren zabudowany gdzie mam oświetlenie uliczne chodzę sobie na ten środkowy, czyli pierwszy bez migania i powolutku sobie jadę oszczędzając trochę baterii producent podaje, że na tym najsilniejszym trybie możemy jechać trochę więcej jak godzinę jeszcze tego nie sprawdziłem bo tak jak tutaj jadę często zmieniając sobie te tryby więc w pewnym sensie sobie oszczędzam to co pokażemy teraz wszystkie tryby ten jest piąty czwarty trzeci drugi no i pierwszy zaskoczony, nawet bardzo. no to co, czas na małe podsumowanie obejrzałem już nagrania z poprzednich dni, które w międzyczasie będziecie widzieli jak lampeczka się sprawuje i na jednym z nagrań wrzucę je teraz chcę wam pokazać jaka jest różnica między samochodem a lampeczką teraz to właśnie widzicie i to, że jak nagrywam dzisiaj wiem, że muszę tą lampkę strumień światła trochę obniżyć, bo naprawdę musi mocno razić kierowców myślę, że to jest największa taka wada tej lampki że mocno razi kierowców w tej chwili jadę na tym najmocniejszym trybie co też zauważyłem na nagraniach z dnia poprzedniego, że kurczę nie odzwierciedla to naprawdę tego jak jak naprawdę jest dobra ta lampka Jeśli się podobało, subskrybujcie, dziękuję za obejrzenie do końca, napiszcie w komentarzach co sądzicie o tej lampce, może macie, może chcecie ją kupić, do zobaczenia, trzymajcie się, hej.